Kiedy cię zobaczę, no to robię pull-over Łączę koniec końcem, tak jak skalę aż do Dover Mam się dla mną przyrzuć, bo oślepia ręcz Rover Mów se, co tam chcesz, jestem twojej suki Lover Kiedy cię zobaczę, no to robię pull-over Łączę koniec końcem, tak jak skalę aż do Dover Mam się dla mną przyrzuć, bo oślepia ręcz Rover Mów se, co tam chcesz, jestem twojej suki Lover Zwrotki, co jest? Kiedy cię zobaczę, no to robię pull over Łączę koniec końcem, tak jak skalę aż do dower, Mam się dla przyrzuć, bo oślepia ręcz rover Mów se, co tam chcesz, jestem twojej suki lover Kiedy cię zobaczę, no to robię pull over Łączę koniec z końcem, tak jak skalę aż do dower, Mam się dla mną przyrzuć, bo oślepia ręcz rover Mów se, co tam chcesz, jestem twojej suki lover Cześć, fiat, fiat, to jest, to jest jest hej, hej, hej, hej. Ja, ja, ja,